Kochanie, witam Was bardzo serdecznie z powrotem w Skyrimie eee, Zacznę sobie od tego, że znowu zmieniłam swoją postać <głos> jak tylko weszłam do gry ciężko mi się zawsze powstrzymać, więc trochę jej przerudziłam włosy bo jakoś tak mi za ciemno było no wiadomo, mi to musi pasować kolorystycznie i estetycznie ale nadal mi się podoba w ogóle jestem bardzo zadowolona z tego jak ona wygląda no i jeszcze z tyłu widzicie, że jest już Lidia i konik zresztą Lidia też ma konia zresztą zaraz tutaj wam pokażę o e, zdobyłam już e, dwa koniki dla siebie i dla Lidii Lidia jest moim oczywiście Huskarlem tutaj, moją pomocnicą towarzyszką e, z modu wygląda ona tak taką sobie ją wybrałam, tak uważam, że wygląda bardzo ładnie, chociaż to oczy ma trochę takie niesamowicie jasne aż troszkę za bardzo no bo generalnie ja już jestem tym jak to się nazywa e, tanem białej, gradzi, białej grani przepraszam, bo wykonałam tę misję z pierwszym smokiem którego pokonałam e, no i i tak i zaraz tym jak go pokonałam co to może oznaczać cicho cicho cicho cicho i zaraz po tym, jak go pokonałam, to wezwali mnie siwobrodzi więc y, jesteśmy właśnie u bram y, miasteczka Ivarsted i musimy się dostać tam. Tak, tak, tak, tak, tak. To prawda, to jest prawda wszystko. Dobra, chodźmy, chodźmy dalej, bo oni nie przestaną gadać. Mm, jesteśmy sobie tutaj w, w Ivarsted pod wysokim Hrodgarem. No i idziemy na górę. Tylko właśnie może sobie jeszcze tutaj zajdę do jakiejś karczmy po drodze. Pozbieram jakieś zadania dodatkowe. Dobra, dobra, dobra. Popytamy może jakieś ploty, może jakaś praca się trafi. samej możesz powiedzieć o wysokim chrodgarze. Hmm. Nie ma chyba nic o pracy tutaj. wiarę wejdź sobie na nexusa, tam jest więcej tego Uważa. Na dół droga. Czy to... Właśnie muszę sobie przyciszyć te głosy, za, za głośnymi tu gadają sekundkę dźwięk, głos O! zdecydowanie lepiej, bo nie mogę się skupić na własnych myślach i na własnej, na własnej paplaninie, jak oni mi tu paplają dodatkowo Dobra, <śmiech> chodźmy sobie dalej To jest takie jedno z tych biedniejszych miasteczek A co tu pan biegnie? Coś tu się... Wyda... Aha! Czyżby... Czyżby smog? Czy ja mam w ogóle... Ja tego głosu nie mam jeszcze całego Gdzie to loto? Coś tu w ogóle nas atakuje? Czy mi się... Czy mi się tylko wydaje? Halo? Co nic nie widzę Boże się wystraszyłam! Myślałam... No niedźwiedź jak nic, na pewno niedźwiedź, nie? Czy nie? Gdzie, gdzie, gdzie? O kurde! Uj, jej... Go wystrzeliło... Dobra... Tak myślałam, że coś się... Że coś się tu dzieje, bo jak ci biegną, to zazwyczaj coś się tu święci. Dobra, ale wiecie co? Nie będę sobie tutaj już tak się rozgadywać z tymi ludźmi wszystkimi, bo i tak prędzej czy później tutaj wrócę. Eee, wydaje mi się, że tutaj stało paru takich gostków i oni mogli coś powiedzieć o tym chrodkarze. Hmm, to jest... Ciekawe. Z zawsze jak tutaj grałam i wykonywałam te misje, to tutaj dwóch takich gości stało i gadali o tych siedmiu tysiącach stopni, chyba? Tak, bo chyba tyle, tyle ich jest właśnie. Ale nie, nie byli, nie było ich tam. No dobra. To chodźmy właśnie na górę sobie. Tutaj mamy te emblematy, jeśli dobrze to tłumaczę. I jest ich kilka. Na każdym stopniu. Na każdym poziomie, nie, nie na każdym stopniu. Nie wiem, czy nas wilki będą atakować. Ale Lidia tam już poleciała z tą siekierką. Z tym toporem. A te zwierzęta właśnie nie są takie, że one atakują od razu. one, Chociaż one atakują, jak się je trafi czymś, to one się boją i, i uciekają. Ale Lidia... Widzę, że tam poleciała kobita i wróciła tylko koza. No dobra, Lidia nas dogoni. Tam jeszcze po drodze będzie taki Yeti. Śnieżny troll. On jest dość taki ciężki, jak na początek gry. Trochę sobie tutaj położę, nie będę tego przyspieszała, bo... Mam ochotę sobie tak połazić, poględzić, a widoki są też niczego sobie, więc... Jestem w ogóle na, na samym początku tej, tej drogi, chyba ledwo trzeci poziom mam dopiero co, ale... Ja sobie tak zaczynam z kolejną postacią i każdą tak sobie rozwijam po kolei trochę. O, dzień dobry panu. podobno się w obrodzi wzywają do wakina co robisz? pewnie jakiś pielgrzym Się rozpadało. Założę sobie kapotkę, może na. O, dobra. Okej, okay. nie wiem, właśnie, czy sobie to przy, nie przeczekać tego. Tylko jak tu się czeka, bo nie jestem na tym. A, tu się czeka, dobra. A, przeczekam sobie chwilę. Tam, z 8 godzin, może. Właśnie to, co on mówił, że do Siwobrodych często ludzie chodzą, zanieść im jedzenie. A, jeszcze troszkę z 3 godzinki i właśnie to co mówiłam przy tym moście powinien był stać e, taki facet co by nam zlecił żebyśmy im coś, coś zanieśli, ale go nie widziałam dziwne nie wiem czemu nie chcecie zabijać o panie, boże co tu się no właśnie widzicie i on ucieka ale no Lidia kurde nie chciałam tego robić właśnie no dobra, ale skoro już to robisz, to się nie powstrzymam. W sumie od tego jesteś. <grym> bardziej, mi się, bardziej mi się do tego trola śnieżnego przyda. Znowu słyszę jakieś wilczki. No, tam za kozami raczej tutaj. No i Destrukcja mi wzrosła, a ona tam walczy. Bym go tym ogólnie, to by było posprawione. Będzie się tam ślimaczyć z tym toporem. Dobra. No, biedna kuska. Z kuski też coś można. Chociaż tą te rogi i, i tą skórę. Mogłabym sobie tutaj. Po nim wjechać, ale wiem, że one by miały trochę problem, żeby tak sprawnie tutaj podjechać wolę się przejść zawsze tutaj na ten szczyt to akurat jesteśmy prawie, że w chmurach to tak, widoczność jest dość słaba a i tak, Skyrim jak to jest taka, taki, taki relaks naprawdę taki mega relaksik o, to są jakieś dary to nie będę tego zabierała tu mamy trzeci a, bo ja nie przeczytałam tego drugiego co był przy tym facecie <śmiech> gdzie był ten nieszczęsny troll on chyba był albo w jakiejś jaskini albo z jakiejś jakiej skały na nas tutaj e, dybał. tak mi się kojarzy Jeszcze ostatnio też nagrywałam, pewnie widzieliście ten mod Enderal do Skyrim'a. Tą taką grę w sumie, drugą, stworzoną przez użytkowników albo użytkownika jednego. Tak mi się wydaje, że to jeden facet chyba to stworzył. No też kurczę robi wrażenie, naprawdę fajnie, fajnie się w to gra. Grafika jest, no, jeszcze lepsza niż tu, chociaż tutaj tak mam sporo, sporo ulepszeń. Ale, no, tam jest różnica. Tak, z 10 lat, myślę. No, może przesadzam trochę, ale... Ale jednak Skyrimek to Skyrimek, kurde, za zawsze, zawsze jak coś gram, jakaś nowa gra mi wchodzi, to i tak lubię do tego Skyrima sobie wrócić i tu połazić. Odpręża mnie to po prostu. Nie. Skąd wiesz, że tak? Nawet nie spytałam się o nic. Też pewnie jakiś podróżnik. Mm -hmm. Okay. to nie będę ci przeszkadzać w takim razie ściągnę sobie już ten kaptur, bo już nie pada nie lubię w kapturze chodzić też się będę powtarzać pewnie często, że muzyka ze Skyrim'a też mnie bardzo odpręża i relaksuje w taki fajny nastrój wprowadza no będę to powtarzać w kółko pewnie do znudzenia, ale no tak jest no Myślę, że nie tylko ja tak mam. O, i tutaj właśnie będzie ten troll paskudny. Czy ja w ogóle mam ten krzyk? No, mam część część tego. E, część krzyku mam. Jeszcze nie całe, bo jeszcze go nie zdobyłam. A, tam skubany. Dobra, ja już się przygotuję. Może. Chodź, chodź, chodź, chodź. Zapraszam. Zapraszam, Lidia. Naparzaj, naparzaj, naparzaj, naparzaj. Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj. No i pięknie. To się nazywa współpraca. To poszło szybko. Kiedyś poszłam do jakiegoś yy, tego kurchanu, czy czegoś takiego, nie? i miałam chyba, kurde, trzy trole pod rząd <śmiech> no, a teraz nie ma takich tych patrzałek jasnych, nie? to są takie normalne w ogóle kto się ładnie zrobił ładna dziewczyna wojowniczka chociaż tak personalnie to chyba, chyba wolę serana jednak no Tak więcej jak interakcji z nią jest i taka jest, no, nie jest takim zwykłym NPC-em, nie, nie, nie umniejszając oczywiście tutaj mojej Lidii, ale nie jest takim typowym NPC-em, tylko, tylko taką ciekawą, ciekawą postacią. I też te misje z nią są super interesujące. Jesteśmy już praktycznie na samym końcu drogi. Se pozbieram jeszcze śnieżynki. Dobra, dotarłam do końca drogi. Trochę stopni nabiłam. O, jesteśmy tutaj w twierdzy. Wysokiego Hrodgaru Nie wiem, czy ta góra się czasami nie nazywa gardło świata? Możliwe, nie pamiętam. O, i tutaj powinnam była odłożyć to żarcie, ale no, nie, nie wskoczyło mi to zadanie. Nie znalazłam tego faceta. Dobra, wchodźmy do środka, do siwobrodych. Będziemy się uczyć krzyków. Pan Kowalewski. nazywasz mnie smoczym dziecięciem, co to znaczy? dobrze, może na tych garnuszkach tutaj Lidia byś się odsunęła dobra, tylko którym to trzeba robić? a tym, dobra na razie potrafię zrobić fus a w was, nie w garnuszki no dobra nie chciałam tak z grubej rury Hmm. Odpowiadam na Twoje wezwanie, mistrzu. Jakie jest moje przeznaczenie? wiedzieć, co to znaczy być smoczym dziecięciem. Twierdzi, że nie, że nie jestem jedynym smoczym dziecięciem. Ok, możemy przystąpić już do nauki tak, tak, Lidia kiwa głową, tak o, o, ona też wie o co chodzi, tak, zrozumiała dobra, to się pojawi tu na posadce i chyba muszę na tym stanąć po prostu Sure. i na zasadzie wchłonięcia smoczej duszy trochę chyba teraz nie mam żadnej tak swoją drogą kiedyś nazbierałam tych smoczych dusz od groma jasnego chyba z 36 miałam smoczych dusz a nie miałam żadnego krzyku do nauczenia dobra a w to muszę dobra No, tylko w Lidii nie trafiła, bo ona zawsze tu podchodzi mi pod ręce. I raz Lidię uśmierciłam, to po prostu jest niesamowite. Ale zawsze jakimś kodem można ją y przewrócić jeszcze raz, zrestartować. Dobra, jeszcze raz, fusro Chyba zdałam test. Dziękuję, I co teraz? Okej. Okay. Dobrze, który to jest mistrz Bori? Nie ty? O, ty. Dobra. Idę za tobą. <śmiech> A najśmieszniej jest w ogóle wtedy, jak jedna towarzyszka zaczyna się naparzać z drugą i nie można tego za cholerę powstrzymać. A jeszcze jak są obie nieśmiertelne przez jakieś tam kody czy, czy, czy inne takie, takie cudo, to się tak napieprzają równo cały czas no może sobie poczekam chwilkę chcę tak wiecie przy tak, przy, chciałam powiedzieć, że przy zachodzie słońca ten wylądował, kurde chciałam tak przy, czy, przy zachodzie słońca mogę sobie tak zrobić? będzie mi jakoś tak milej a tak, tak po prostu. A no, tu nie widać zachodu słońca. No dobra, nieważne. Nie było tematu. jak Lidia nie jest zimno po tych rękach, to po prostu na razie nie mam jej w co przebrać za bardzo dobra będziemy się teraz przebijać przez bramę ok a, sekunda, sekunda bo ja przecież ja nie mam tego krzyku na yy, tu na ulubione aj, nie, nie to chciałam nie mam tego o, zaznaczonego o, chyba, chyba chyba się udało to jeszcze ta przebiegł. dobra, zmienię sobie na to, bo ja tego używam Koniec testu. Oj, przecinka. Wydawało mi się, że to tak samo łatwe dla każdego. OK. Eee, jeszcze tu popytam trochę o to, o te różne rzeczy. co oznacza bycie smoczym dziecięciem? Mm, czy jest was tylko czwórka? Ok, czyli, yy, czyli to jeszcze nie jest to gardło świata, to jest jeszcze troszkę jeszcze wyżej. Sobie, muszę sobie zaznaczyć to, a mam to, dobra, eee, zdobądź róg Jurgena wiatrowodnego, dobra, tylko najpierw chciałabym się trochę zaopatrzeć w miksturki, eee, mm, mm, czyli wracam sobie do białej grani. A, poczekajmy sobie do rana, bo nic, nic jeszcze nie kupię sobie o tej porze bo sklepy się otwierają o ósmej chyba albo o dziewiątej dobra mamy koniki, mamy lidia, wszyscy są super to chodźmy lubię tutaj jak mam szybką podróż to lubię sobie tutaj do tych stajni yy, się teleportować, bo to przejście mi się tak podoba w ogóle te wszystkie miasta mają taki super klimat w ogóle mm, mówiłam już chyba że chyba moim ulubionym miastem jest właśnie Biała Grań e, samotnia z takich większych takie wielkie takie ogromne wrażenie na mnie robi e, a z tych mniejszych to chyba ta rzeczna rzecz puszcza Najmniej taka przyjazna jest chyba ta hmm, pęknina. Taka patologia tam mieszka. <głos> tak, tak. Tak trochę jest. Takie trochę miasteczko mafijno-gangsterskie. Okej. Okay. Oj. Tych nie lubię, oni są mocni. Ja już się wolę przygotować. Oni są tymi nie, nie, nie psychopatami chociaż też, ale oni są ci wyznawcami czegoś tam e, Miraka, Lorda Miraka. Kultyści, o. Nie, nie. Skąd, skąd w ogóle taki pomysł? Bawiam się. No dawaj, dawaj, dawaj! Ej! Ej, no! Kurde. Ach, ty! O, w Dlaczego nikt mi nie pomaga, halo? Dobra, kurde. Za. za. za późno. Za późno mi się. Włączyły.. Ta, na, na tornacha tego. Kurde, Lidia. Ajajaj, co tu się dzieje? Już na ślepo wszystko biorę. Co tu się w ogóle odpierdziela? A ja zginę, jak nie? Z czym nikt mi nie pomaga tutaj? Halo? Jakieś zapóźnione zapłony wszyscy mają. Pozbyłam się większości mikster. Nie no, super po prostu bo te, nie lubię walczyć w miastach no co się stało, no, staliście jak te koły nie lubię walczyć w takich małych miastach, bo... o Jezu bo jak trafię kogoś z mieszkańców to po prostu wszyscy strażnicy na mnie lecą znaczy nie nie w tym sensie na mnie lecą tylko, <głosy> tylko chcą mnie wykończyć wszyscy dobra, mamy tutaj... E Niektóre rzeczy się właśnie po angielsku włączają przez te, przez te mody. A, nie, byłam chyba w tym Soulsheim Sols, tylko raz, bo w ogóle nie ukończyłam ani razu. Nie ukończyłam ani razu tego. A w sumie zabieram mu wszystko i co to sprzedam? O, i taka goła teraz leży. Ani razu nie ukończyłam tej fabuły głównej, bo jakoś tak średnio mnie... Boże, jaki pan blady. Ta klata tak mizernie ogłosiona. dobra. Nigdy nie ukończyłam tej, tej misji głównej, tej, tej głównej fabuły, bo nigdy mnie jakoś tak nie, nie, mo nie mogła wciągnąć do końca. Gdzie chciałam iść? A, tutaj chciałam iść, do Belatora. Tak, ty tę siostrę sprzedajesz za każdym razem. Dobra. Yy, ok. Co ja chcę mu sprzedać? Na pewno te buty. To nie... to co mi się raczej no, może tak porobię to mi się raczej nie przyda, to też nie, bo ja tak nie walczę to jest wszystko moje oprócz tych kultystycznych o, retoryka mi wzrosła, miło no sporo mam tych które myślałam, że tak mam już na yy, wykończeniu ja nie używam tych nigdy zwoju wiecie, nigdy ich nie używam, jakoś tak Mm, nie po drodze mi... Yy, nie po drodze mi z tym. Mm. Nie, na razie sobie będę, będę to trzymała. A, ja chciałam kupić mikstury właśnie. Się zagadałam i... I nie pamiętam, ale uzdrowienia pan nie musi Ale będzie miała Arkadia. W ogóle przy innej okazji pokażę wam taki niesamowity sklep przy rzece stoi taka chałupka oczywiście sklep jest z modów, bo nie istnieje taki sklep ja sobie tutaj nawaliłam tych różnych pierdół. co mnie tylko ciekawiło to zainstalowałam sobie jest taki sklep, gdzie są takie stroje po prostu kiedyś tak serane i Lidio działam w te, w te wszystkie takie stworzone ciuchy, bo, bo ich nie ma w grze ale naprawdę prawego wygląda to zarąbiście jak się ma kasa oczywiście, nie? i tam też tych mixtur mają dużo jest trzech sprzedawców i... i jedna kobitka sprzedaje chyba broń i, i zbroje takie bardziej z, z, zbrojne rzeczy Gostek jeden chyba sprzedaje głównie mikstury i, i też jakieś tam ciuchy, a jedna dziewczyna sprzedaje tylko takie bardzo eleganckie jakieś sukienki, jakieś takie w ogóle e, jakieś wieczorowe stroje, także no naprawdę ktoś to fajnie wymyślił ja generalnie jestem fanką różnych e, strojów w Skyrimie zwłaszcza tych zwłaszcza tych z modów dobra nie pamiętam za bardzo w którym momencie mogłam kupić sobie domek ale to jeszcze chyba długa droga przede mną nie pamiętam właśnie kiedy to nastąpi a to jest ten domek właśnie ten wietrzny, no ale to chyba każdy zna, nie? Nic, nic Żadna taka nowość dla nikogo, kto w to gra a Gdzie był ten sklep? Tutaj, właśnie o, o, mogę zrobić szybką podróż, czyli w sumie tak, bo to nie jest takie miejsce z gry, ale naprawdę wygląda mega Jak trochę uzbieram więcej kasy, to, to Lili pokupuje fajne, fajne rzeczy Dobra, chodźmy nazywa się Divine Elegance Store tak, więc idziemy na shopping, do butiku ale nie jest to tylko butik ale ciuchy naprawdę niektóre robią wrażenie ale co? nie rozumiem o co chodzi cimno tu, tu macie o właśnie tutaj można kupić jakieś takie a zobaczcie za ile, za jaką kasę, nie? To jest fajne, to, to, to mi się podobało. Przy innej postaci chyba miałam ten łuk nawet. <śmiech> Lili bym kupiła. E, coś takiego fajnego. Tylko, że się nie zdać, niestety. Ale no naprawdę tych, tych, e, tych rzeczy jest od groma i ciut-ciut. Jakieś takie o, ostatnio ona, Lidia była chyba w tym. Trochę dziwnie jej ręce wyglądały. I tutaj od razu są albo takie podstawowe wersje, albo zaklęte, nie? I ja jej chyba to dałam, bo jej to zwiększało zdrowie. O, a tutaj chyba... A, to jest y, ciężki pancerz. tutaj zwiększało, także dla i wojownika, i dla maga tutaj się... O, tu są jakieś takie... <śmiech> poważniejsze rzeczy już. Jakieś takie kapoty, tu jakieś takie pirackie prawie, że jakieś pirackie ty takie typowo też są kowbojskie No, cała masa tego jest. I to jest saga. Saga ma właśnie taki e nie ekwipunek, tylko ten. Mam. O Jezu, no wiecie o co chodzi. Ten pan ma też różne stroje, ale od niego chyba ten strój dałam kiedyś seranie. Fajnie w nim wyglądała. O, teraz właśnie przeczytałam, że on jest dla wampira. Coś tu po niemiecku jest napisane. Nie rozumiem do końca, ale że to jest dla wampira. Nawet nie wiedziałam wtedy, ale jej dałam, bo i tak fajnie to pasowało. No a to wszystko jest tutaj dość drogie. Ja to też czasami sobie wpisuję kot na kasę, bo szczerze powiedziawszy, wiem, że to jest oszustwo, nie? Ale nie mam takiej ambicji, żeby zbierać tutaj pieniądze. Ja lubię sobie trochę grę ułatwić, a bardziej y, korzystać z eksploracji. Nie mam czegoś takiego, żeby tu tłuć jakieś pieniądze. Ja sobie chyba chodziłam w czymś takim, no? Ale pan ma też y, fajne. fajne te. Też drogi jak skór, Takie silne naprawdę mikstury, bo te pomniejsze to tak za dużo nie dają na dłuższą metę, a te naprawdę są spoko. I tu jeszcze ostatnia dziewczyna, trzecia sprzedawczyni. O, ma tutaj taki typowy, typowy, typowy babski, babski odzieżowy, nie? Nawet jest tak ubrana. dość tak wieczorowo tu się chyba powtarzają niektóre rzeczy są jakieś kolczyki, jakaś biżuteria w ogóle jakieś te naszyjniki właśnie nie wiem czy to można sobie zakończyć chyba można chciałam jakieś sukienki wam pokazać, bo to jest ręcznik a, bo widzę, że to jest do, coś z, do Wiedźmina tutaj jakieś takie nawiązania można sobie paznokcie zrobić tak, można iść na paznokcie w Skyrimie To mi się też podobało. To też dałam seranie, chyba, bo tak nawet fajnie jej rozmaicował strój. Mam no, mnóstwo z takich rzeczy. O, tu nawet można mieć taką perukę jakie ja mam włosy. <grym> jak się poszuka, to się znajdzie. Ja, ja lubię takie. no Skyrim akurat jest bardzo dobrze wyposażony w takie różne e, kreacje twórców. Szukam jakieś takie kiecki, fajnie. O, tu jakieś takie te pierścienie można sobie kupić cały zestaw. A, to już widziałam. O, widzicie, jakie, jakie te. I którąś postacią właśnie chciałam wziąć ślub. Tak, wybrałam sobie e, swojego przyszłego życiowego partnera w Skyrimie. I chciałam się ładnie ubrać elegancko. I przyszłam do jakiejś tego typu kreacji do tej świątyni yy, do tej świątyni Jezu, zapominam imiona tych bóstw nieważne jakiejś bogini, która jest od miłości od y, sekcja miłość <grym> i przyszłam w kiece i się okazało, że to nie jest strój elegancki no strój elegancki musi być taki jak jest w grze po prostu no ale dużo tego jest I nie wiem czy sobie czegoś nie kupię, kurde to musiałabym to zaknąć, w kietce bym nie latała po górach chyba, a nie na, koni na koniu też bym nie jeździła, ale tak wiecie no, dla, dla zabawy, dla fanu po prostu, po prostu i zwyczajnie no, także tego jest naprawdę Uuu, dużo, dużo, dużo, dużo dużo, dużo, dużo no, także jakbyście byli jakbyście byli zainteresowani nie gracie sobie tutaj w Skyrim'a i tak, tak lubicie ładnie wyglądać i interesująco, to polecam Elegance Divine Store, tak. No i tym optymistycznym, shoppingowym akcentem, dziękuję Wam bardzo. Za dzisiaj żegnam się z Wami i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa pa.